Tu najbezpieczniej, jak jest ustą, z zatrzymania sobie pojechać, czyli zatrzymać się. Zatrzymamy się. O. I spokojnie. O. o, prawa wolna. Zaraz zobaczymy. Spokojnie, teraz prawa zajęta. O, i możemy się spokojnie włączyć. Teraz czekamy. Wolniej, wolniej. Musisz w te zakręty wchodzić wolniej, bo tu jest linia ciągła. Spokojnie, na, ko na kolejnym skrzyżowaniu teraz w lewo, kierunek, głowa, do osi. na skrzyżowaniu w lewo pojedziemy o, dokładnie, wcześniej sobie do osi i musisz bacznie obserwować prawą i na wprost i gazu, gazu i jedziemy, zrobimy sobie manewr wyprzedzania tego rowerzysty przed nami Czy kierunek, głowa, odjeżdżasz ładnie ponad metr, o, i jedziesz sobie jedziemy, jedziemy kierunek prawy, głowa w prawo prawo w prawo, o patrzysz gdzie on jest i dokładnie i jedziemy sobie prosto 50 to 50, cały czas prosto Tutaj po prawej stronie spokojnie zatrzymamy się na poboczu, kierunek prawy. Wychamuj sobie na asfalcie i spokojnie zjedź na pobocze. O. I zjeżdżamy sobie. Zatrzymujemy się ładnie do jedynki. O. Jedyneczkę. Dajemy sobie kierunek lewy. O. I teraz możemy. Proszę bardzo, możemy się. Zmrać. Łaczamy się. O. Spokojnie możemy. i rozpędzamy się